Zaręczyliśmy się dwa razy. Dwa razy pierścionki, dawa. Tak? Obydwa zgubiłam, więc spokojnie. Dobrze, że sobie w trzy tygodnie zorganizować sobie suknię. Nie, yeah. yeah. tak, tak, tak. Jak mówiłam tak, to cały zwierzyniec był obok. połączyła ich miłość do koni. Nic więc dziwnego, że do ślubu pojechali w siodle. 13 lat minęło jak zbicza strzelił, a oni wciąż razem galopują przez życie. Zapraszam na rozmowę z Karoliną Ferenstein Kraśko. Karolino, próbowałam wyszukiwać trochę o Tobie, o Twoim mężu in w internecie informacji i nie jest ich zbyt wiele, a już na pewno y, ciężko jest znaleźć cokolwiek dotyczącego Waszego poznania. Piotr przyjechał do Gałkowa, bo tak naprawdę chciał nauczyć się jazdy konnej y, i on opowiadał w wywiadach, że Ty byłaś dla niego na początku bardzo niedobra. Proszę Cię o wyjaśnienie tej sytuacji. Ja bardzo poważnie podchodzę do treningów. Jeździectwo, jak wiesz, jest moją pasją. No i jeżeli kogoś e, chcesz czegoś nauczyć, i jeżeli to nie jest tylko taka amatorska zabawa, a coś bardziej poważnego, mhm. no to czasami rzeczywiście te treningi przebiegały dość burzliwie i byłam surowa. Poza tym, szczerze mówiąc, też to tak było, że on był taki strasznie uparty. Ja y, jakby szłam swoją sportową drogą, miałam swoich e, uczniów, którzy byli e, sportowcami i, i nauka amatora tak na początku, to wydawało mi się, że, że to trochę jest dla mnie strata czasu. Mhm. Ale rzeczywiście jego up upór i to, jak strasznie chciał dążyć do celu, w końcu zbudowało taką historię, że zauważyłam, że mu rzeczywiście zależy i chciałam go trochę przetestować, no i jak widać, troje dzieci, kilkanaście lat razem, więc… Test się udał. Ty byłaś dumna z tego, jakie on robił postępy? Piotr, jeżeli się za coś zabiera, y, mówię właśnie o sportowych rzeczach, ale za, zawodowych również, no to zawsze stara się dążyć do takiego maksimum zaangażowania i jeżeli coś robi, to zazwyczaj po, po jakimś krótkim czasie y, robić naprawdę to świetnie. No i z jeździectwem y, szło mu trochę gorzej. W związku z tym tym bardziej się starał i tym bardziej był taki zaangażowany i i zdyscyplinowany, żeby dojść do jakiegoś tam celu. A, a rzeczywiście to jest bardzo wymagający sport, więc no, trochę mu to zajęło i dlatego było tak burzliwie. Słuchaj, ale jak tego na początku poznałaś i zaczęłaś spotykać w tym gałkowie, bo on coraz częściej zaczął przyjeżdżać, ty w ogóle patrzyłaś na niego jak na faceta? On ci się podobał, czy w ogóle, no nie, no przyjeżdża facet z Warszawy i mi zawraca nos? E, szcz, szcz, szczerze mówiąc, nie, na, na niego w ogóle nie zastanawiałam się, myślałam o nim raczej jako o bardzo miłym, fajnym gościu, bardzo się szybko jakoś tak zbliżyliśmy jako przyjaciele, jakoś była fajna e, relacja, ale, ale rzeczywiście nie, w, w ogóle że to nie była taka żaden... myśl, że zobaczyłaś, mu mówisz, że Jezu, przystojny, piękny, biorę go. Nie, nie było tego. nie. Absolutnie. Jezu, jestem taka ciekawa z drugiej strony, jak wyglądała ta historia, że jak on Ciebie zobaczył, czy właśnie to był taki rodzaj e, miłości od pierwszego wyjrzenia, czy Ty to wiesz? Ale to z, trzeba jego zapytać, trzeba wiesz, to jego... Z, z, mówić za kogoś to, to, to absolutnie nie to... warto. E, ty byłaś pewnie też dla niego wielkim wyzwaniem, bo m, taka kobieta, która właśnie, wiesz, stoi w roli nauczyciela, to dla mężczyzny musi być e, no, ciekawa sytuacja i ciekawa lekcja w życiu. Ja myślę, że to jest, że w ogóle Piotr otacza się silnymi kobietami, Aha. jako przyjaciółki, jako współpracownicy, mhm. nawet. Córkę ma silną kobietę, już, domyślam się po kim. <głos> Więc absolutnie myślę, że to rzeczywiście dla niego tego typu relacja zawsze jest wyzwaniem i taki partnerski układ. To jest w ogóle fajna historia, chyba dla nas wszystkich. Zastanawiam się, po jakim czasie Piotr zaczął przyjeżdżać tego Gałkowa do ciebie, a nie już na te jazdy. Ile czasu minęło od, od waszego takiego pierwszego poznania do momentu, kiedy zostaliście parą? Nie wiem, czy ty Licz też łaszko? tak liczysz u siebie, bo ja nie. Ja, no wiesz, ja liczę. Ja rozumiem, że jesteś bardzo dociekliwa, ale szczerze, szczerze mówiąc, wiesz co? Ja, to, to wiesz, myślę, że tyle rzeczy się w naszym życiu dzieje. A, że, że takie dokładne datowanie nie, nie pamiętam. Wiesz, to się jakoś tak stało naturalnie, miękko, płynnie. Myśmy się bardzo długo przyjaźnili, mieliśmy jakąś taką fajną, przyjacielską relację, która się przerodziła w miłość. Mhm. E, i, i, i, I szczerze mówiąc, no to było jednak kilkanaście lat temu, więc nie mam zapisane w kajeciku. Ale czy, czy w takim razie właśnie waszym sposobem, receptą na sukces, na miłość, na udany związek jest faktycznie ta przyjaźń jako taka baza tej relacji? Ja myślę, że przyjaźń i wspólna pasja yy, i jakieś budowanie jakiejś fantastycznej wspólnej historii. Myślę, że, że tak, będę to właśnie tak odbierała. E, Karolino, was połączyły, połączyły konie i oczywiście na waszym ślubie ich nie mogło zabraknąć. Ten ślub mógł odbyć się tylko w jednym możliwym miejscu, czyli to było u ciebie w Gołkowie. E, czy ty miałaś jakąś osobę, która pomagała ci w organizacji tego wydarzenia, czy postanowiłaś to zrobić sama? Nasz ślub był w ogóle bardzo spontaniczny. To wszystko się wydarzyło w bardzo, bardzo krótkim czasie. Mhm. To znaczy, od decyzji, że odbędzie się ślub, minęło jakieś 3,5 tygodnia do, do, do, do ślubu. To było tak, że spojrzeliśmy w zeszyt, bo nasz syn miał już rok czasu. Okay. Więc no to może to jest właśnie ten dobry moment, że w końcu trzeba ten ślub wziąć. Ale czy decyzja, że będzie ślub, była równoznaczna z zaręczynami? Nie, nie. Z zaręczyny mieliśmy dużo, dużo wcześniej, zaręczyliśmy się dwa razy w związku z tym… Y Dlaczego dwa razy? Dlaczego dwa razy? Mhm. Dlatego, że um, myślę, że otaczanie się właśnie takimi silnymi kobietami różnie y w życiu się… Y Później to wszystko układa. Aha. I to był taki moment, że jak Piotr y, dostał propozycję zostania korespondentem w Stanach Zjednoczonych, mhm. to właśnie wtedy mi się oświadczył. Mieliśmy razem wyjechać do Stanów, y, no i tam już budować wspólne życie. Ja miałam zrezygnować ze swoich różnych tutaj planów. Y, no i na fali tych emocji najpierw postanowiłam, że rzeczywiście tak będzie, Aha. no a po, po momencie zaręczyn kilka dni później y, przyszła do mnie informacja, że y, zakwalifikowałam się na Mistrzostwa Świata Młodych Koni. No i teraz była decyzja albo ślub i wyjazd do Stanów, albo intensywne przygotowywania do Mistrzostw Świata mojego wielkiego, życiowego, sportowego marzenia, no i wybrałam to drugie. Nie żałuję żeby... absolutnie. Myślę, że była najlepsza decyzja. W życiu trzeba spełniać marzenia. E, jeżeli e partner też musi rozumieć tą drugą stronę. Oczywiście mhm. nie ukrywam, że było później bardzo burzliwie i później mój przyjazd po mistrzostwach świata do Stanów, musieliśmy się trochę uczyć siebie na nowo, bo to był prawie ponad, ponad pół roku mhm. a, i, i już tak naprawdę Piotr tam swoje życie zbudował, a później musieliśmy to życie budować tam razem, więc nie były to jakby łatwe, łatwe historie. Ale nie żałuję tego i, i myślę, że trzeba absolutnie a, stawiać na siebie, też stawiać na siebie, więc y, trzeba, trzeba potrafić to wszystko równoważyć. A kiedy nastąpiły drugie zaręczyny w związku z tym? Już y, po narodzinach naszego syna a, jak był, wróciliście do Polski? Jak wróciliśmy do Polski, mhm. y, wtedy jakby postanowiliśmy. Y, dokończyć całą historię. Okej, okay. no dobrze, czyli tak, dwa… A, a, a, poczekaj, dwa razy się oświadczą, dwa razy pierścionki, dawał. Obydwa zgubiłam, więc spokojnie. Nie, naprawdę? Tak. W jakich okolicznościach kojarzysz? Znaczy, zorientowałeś się nie, szybko, tak. że go nie masz? Nie dość szybko, raz na plaży w Tajlandii, drugi raz w jakimś takim pięknym miejscu w Toskanii, więc na pewno one się tam świetnie mają. W ciepełku! <głos> tak ta samo, jak nie zapisuję dat w kajecikach, to czasami Gubi jest y No właśnie jakiś fatum. Ale też ślub mieliśmy 13 września, więc już tak może wsze wszelkie, wszelkie takie pechowe historie na nas się nie mają. Ale chyba ślub wyszedł dobrze ogólnie. Tak. Chyba tak. <głos> chyba tak. <głos> Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store.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 No dobra, czyli tak, spontaniczna organizacja, 3,5 tygodnia i czy ktoś Ci pomógł, żeby w takim błyskawicznym tempie to wszystko ogarnąć? Czy ponieważ robiłaś to praktycznie u siebie w domu, byłaś w stanie sama wszystko sobie załatwić? Rzeczywiście robiłam to sama, ja też poza wszystkim mam firmę eventową, więc trochę doświadczenie w robieniu przeróżnych projektów właśnie plenerowych albo takich lekko odlotowych w krótkim czasie po prostu mam mhm. i, i wy, wykorzystałam doświadczenie z innych historii, bardziej bardziej sportowych eventów, więc, więc tutaj udało mi się to zrobić sama i tak naprawdę do, dosłownie sama, dlatego mhm. że po, po tym jak ustaliliśmy datę ślubu i jak to mniej więcej będzie wyglądało, że chcemy na łące, że będzie romantycznie, że jedziemy konno, że konie muszą być z nami, bo to jest część naszego życia, goście przyjadą bryczkami, wszystko już bardzo romantycznie brzmiało, mąż y Mój kochany Piotr mnie wtedy poinformował, wiesz, kochana, a ja właśnie znowu lecę do Stanów, bo huragan się zbliża do wybrzeży Florydy i dostałam zlecenie, jadę. No i ja zostałam dosłownie z całą organizacją sama, więc... Pomagała mi moja kochana mama, jak to z mamami bywa, mm -hmm. bo udało nam się taki, mamy bardzo malutki klub przy stajni kameralny, całe, całego go udekorować kwiatami Aha. i to też była historia jak już mój... Piotr wrócił z tych stanów. Okazało się, że zdąży na ślub. Aha. Było to o 12 w nocy przed, przed ślubem, który odbywał się następnego dnia. Ja do końca nie wiedziałam, czy e, ten huragan będzie huraganem, czy, jed, czy jednak burzą, burzą tropikalną i wróci do mnie, więc na całe szczęście wrócił. Wchodzi do tego ukwieconego baru i tak, a co tu będzie, święto lasu jakieś? Tak, to nie. jest z chłopakami. Czyli tak, nie dość, że on po prostu miał bardzo wygodną sytuację, bo sobie wyleciał no, do pracy. Ja to rozumiem. Nie Też do wiedziałam świetna praca. Naprawdę do doskonale. Trafiło mu się. Ale ty się napracowałaś tu kreatywnie, tu fizycznie, on wchodzi i, I święto lasu. No tak to niezadowolony. Nie to, że niezadowolony, zaskoczony, że święto lasu. Ale... Ale jak wziął dziewczynę z Mazur, to musiał się chyba spodziewać, że święto lasu to bardzo dobre, Dzień. <gry> dobre określenie na nasz ślub. I, i, I co się wydarzyło, kiedy on tak naprawdę skrytykował Twoje dekoracje? Użyło cię to trochę. Oczywiście. Myślę, że nie wiem, nie wiem, jak było przed twoim ślubem, ale emocji było choć jeszcze więcej niż, niż choć ten czas był taki krótki, żeby mm -hmm. to wszystko przygotować. bo że sobie w trzy tygodnie zorganizować swoje suknie? No, powiem ci, że jest to wyzwanie. I skąd ją wziąłeś? Zamknęłam oczy, weszłam do pierwszego salonu, jaki e, spotkałam w Warszawie i to była właśnie ta. Naprawdę? Była skromniusieńka, taki te, lekko kremowa. Na to dostałam od Karoliny Wajdy jeździecką jakąś marynarkę w bardzo podobnym kolorze. Mm -hmm. I to była cała moja oprawa. Ale... Bardzo szybko to się wydarzyło. Teraz e, zazwyczaj e, dłużej wybieram kreację na jakieś wyjście do znajomych niż wtedy suknię ślubną. Ale tak słuchaj, to się w, w tych waszych stylizacjach były takie ciekawe elementy, bo postawiałaś na prostą suknię, ale miałaś do tego e, oficerki, oficerki e, a Piotr, no też no, tak nie wyglądał jak typowy pan młody, jednak bardzo silny był ten element jeździecki, prawda? On miał e, ciemną frak, marynarkę. Tak, frak, bryczesy, też oficerki, ponieważ jechaliśmy konno, więc nie, da, nie dało się tego troszkę inaczej zrobić, ale no to taki nietypowy look tak, tak, dla młodej tak, pary. Tak. Nietypowy, dla nas najbardziej typowy, jak sobie można tylko wyobrazić. Obrazić. ale żeby było śmieszniej, te konie jeszcze bardziej w naszym, na naszym ślubie miały znaczenie, dlatego paradoks. Mój ukochany koń, na którym udało mi się zdobyć brązowy medal Pucharu Polski i wiele innych sportowych sukcesów, Aha. postanowił mnie nie dowieść do tego ślubu. Co to znaczy? A jak już na niego wsiadłam, ponieważ wybrałam damskie siodło, żeby ta suknia pięknie się rozłożyła, tak mhm. jak za dawnych lat takie miałam marzenia, trenowałam kilka razy dosłownie wcześniej na tym damskim siodle, żeby on się przyzwyczaił, bo angielski styl to jest siedzenie po męsku w zupełnie innym siodle, bo, bo damskie siodło to się siedzi po jednej stronie i tak mhm. dalej, zupełnie inaczej używa pomocy, i, i, i, ale na to świetnie reagował, ale jak ja już założyłam tą suknię. Ten welon, to wszystko, cała oprawa damskie siodło, dojechałam jak mniej więcej do połowy trasy mm -hmm. i on już tak szalał i tak mu się to wszystko nie podobało, że stwierdziłam, że zaraz na zielonej trawie wyląduję w tym całym stroju i na tym się skończy mój cały ślub. Mistrzyń jeździ Tak, spadnie na własnym ślubie, więc było tego bardzo blisko, prowadził mnie do ślubu na mój tata, więc postanowiliśmy razem, że zawracamy. Mm -hmm. Więc goście plus mój mąż e, obserwowali z, ze ściany lasu, przy której stali właśnie całą tą sytuację, że to były takie piękne zielone pagórki, ja się tak pojawiam, znikam, pojawiam, znikam, welon, e, lata w powietrzu, naprawdę bardzo było ten i raptem mnie nie ma. No i ze szepty po, po, po, po gościach, gdzie ona, gdzie ona pojechała, uciekająca panna młoda, nie ma jej. A to mój mąż spokojnie spojrzał na naszego syna, nie, ona tu wróci jak nie do mnie to do niego i nie miał rację ja po prostu pojechałam zmienić siodło na tak zwane angielskie żeby łatwiej było mi zapanować nad paradoksem już w końcu przestał być zazdrosny i dowiózł mnie już bezpiecznie do ślubu. Czyli nie zmieniłaś konia. Nie, nie zmieniłam konia nie zmieniłam decyzji, tylko po prostu sprzęt, którego używałam. Powiedz mi, ile czasu y, zajęło ci tak technicznie, po prostu y, wymiana tego siodła damskiego na te angielskie? Zastanawiam się po prostu, ile czasu ci goście pozostawali tam w pełnej no, niepewności. myślę, że tak y... pół, pół, godziny, pół godziny to wszystko trwało, więc nie. tak, tak, tak. Słuchaj, Dobrze, no... że byli w pięknych okolicach. W okolicznościach przyrody. Mieli na czym Nie. Nie, nie. Nie mieli, ale to wszystko byli bardzo, barwni, ciekawi ludzie i na pewno. Kreatywnie wykorzystali ten czas. Tak, właśnie, tak było. Słuchaj, ale gdyby po prostu Piotrak nie był taki super przekonany do Twojego powrotu, gdyby po prostu nie miał przy sobie synka, to mógłby się nadenerwować. Wiesz, pół godziny, jednak w momencie, jak oczekujesz na coś, to jest wieczność. Biorąc pod uwagę, że już mieliśmy wcześniej jakieś zmiany pewnych planów, więc rzeczywiście, rzeczywiście mógł się denerwować, ale widać, miał wyczucie chwili, że wszystko będzie dobrze, bo on tak zawsze myśli, że wszystko będzie dobrze. No i mhm. właśnie tak było. Optymizm w życiu się przydaje. Piotr też pojechał e, konno, prawda? Tak, tak, pojechał wcześniej z gośćmi, którzy jechali bryczkami i A. mieliśmy taki piękny, biały namiot. Ach, bardzo to jest, muszę ci powiedzieć, że zgodziłam się w ogóle na tą rozmowę, bo chyba w czasie tej pandemii, pandemii e, stałam się taka sentymentalna, wracam do tych wspomnień, do tego jak, jak, jak to było, co się działo i teraz z perspektywy czasu sobie myślę, że to były naprawdę wyjątkowe chwile i chociaż właśnie miałam tak strasznie mało czasu, żeby to wszystko przygotować, e, żeby tak e, przygotować się emocjonalnie do całej tej historii, mhm. e, to, to wspominam to wspaniale. Czasami tak takie spontaniczne historie, um, no, myślę, że mają też swoje um, plusy i, i w naszym przypadku właśnie tak było. Muszę ci się przyznać, że jeszcze wszyscy goście, nikt nie dostał takich tradycyjnych mhm. zaproszeń ślubnych. Po prostu ja zadzwoniłam do najbliższych i mówię, kochani, tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie jest nasz ślub, wpadajcie. I tak to było. Czyli ty na takim luzie do tego podeszłaś. Absolutnie. Jak Ty wspominasz ten dzień? Bo powiedziałaś, że oczywiście towarzyszyły temu ogromne emocje, bo też ten czas na organizację był tak krótki. Nie do końca miałeś czas się też tak mentalnie do tego przygotować. No i ciekawa jestem, jak Ty ten dzień teraz wspominasz? Czy te emocje są jeszcze żywe? Ten, ten, ten obraz mam przed sobą, pamiętam jak jechałam konno i, i widziałam gości, widziałam ten namiot, mhm. widziałam, bo y, mi ślub, y, mój ślub y, dawała mi pani, pani urzędnik, mhm. która na Łące zgodziła się nie w urzędzie stanu mhm. cywilnego, tylko na Łące, to też nie, nie takie proste, y, żeby to zorganizować, ale się udało. I pamiętam mojego synka, moje konie, nawet mój pies raczył zaszczycić mnie na moim ślubie i nie odstępować mnie na krok, więc jak mówiłam tak, to cały zwierzyniec był obok. Kompletne szaleństwo. I naprawdę wzruszenie w oczach moich rodziców, przyjaciół. To jest tak mistyczny moment, że nie zamieniłabym go rzeczywiście na nic. Naprawdę warto mówić tak. <laughs> e, nie zdecydowaliście się na ślub kościelny, e, bo Piotr miał wcześniej ślub kościelny, mm -hmm. i w związku z tym nie ten drugi był już cywil. Po uroczystości wy wsiedliście w dorożkę? W bryczkę. W bryczkę tak. razem z synkiem. Tak jest. I odjechaliście. dal. A co z weselem? Właśnie było przy stajni, w tym yy, tam gdzie to święto lasu było. Tak. Dużo, <głos> dużo kwiatów. Tak, dużo. Ale naprawdę same kwiaty spowodowały, że on tak to określił? No to nie no, tam były takie girlandy z liści, bo to był wrzesień, więc tak wiesz... Te girlandy z liści go chyba tak zainspirowały do, do, do, do tej historii, ale nie, ale tak naprawdę to było bardzo zabawne i wcale się nie gniewałyśmy, no to wiesz, taki, taka przekora męska, wiesz. Mhm. Jego punkt widzenia. Tak. Ja. <laughs> niech, niech tak będzie. Wesele, rozumiem, do białego rana. Oczywiście Zabawa, muzyka. Te... Muzyka na całe szczęście, gorzej ze zdjęciami, bo Aha. jak teraz... Y cały nasz świat, y, dookoła naszych znajomych, wszyscy tak skrupulatnie swoje życie fotografują i zamykamy je w takich obrazach, to ja mój ślub mam tak naprawdę, jak zamknę oczy w pamięci mhm. i na zdjęciach panów paparazzi, którzy wtedy może jeszcze, to nie było tak e, bardzo rozwinięte jak teraz, Aha. ale te, ja bardzo się cieszę, że są panowie paparazzi, bo dzięki nim mam jakąkolwiek pamiątkę ze swojego ślubu. Bo to było właśnie e, jedyne, co, co Piotruś miał na głowie. To znaczy zająć się filmowaniem i zdjęciami z naszego ślubu, miał to robić jego przyjaciel. Więc tym mm -hmm. razem już naprawdę nie Piotra Wina, mm -hmm. e, który specjalnie po to przyjechał ze Stanów, ale ta, ponieważ dawno nie był w Polsce, tak mu się w Polsce spodobało, że dopiero z Warszawy o 12 w nocy przyjechał taksówką na imprezę. I ani jedno zdjęcie z mojego ślubu nie mam. Ani nie z imprezy, możliwe. ani z samej ceremonii, tylko to, gdzie tam z oddali jakiś fan, fotograf nielegalnie. Ale chociaż ładne te zdjęcia zrobili? No takie sobie, no wiesz jak to jest. Wiem o imię Ale są. So, so. Wiesz, połują na takie najgorsze ujęcia. No ale dobrze. Nie, nie, nie było tak źle. Nie jest tak źle. Powiedz mi, czy Ty teraz tak z perspektywy czasu właśnie, jak to wspominasz i, e, i, i podsumowujemy tak troszeczkę krok po kroku, jak to wyglądało. Czy teraz, gdybyś mogła wybierać i miałabyś więcej czasu na tą organizację, to byś to zmieniła jednak i nie robiła tego spontanicznego wydarzenia w trzy tygodnie, tylko faktycznie bardziej skrupulatnie byś się do tego przygotowała, dopracowała więcej szczegółów? Czy nawet gdybyś miała więcej czasu, to nadal by to tak samo wyglądało? Wiesz co, twórczy szał to jest chyba trochę moje drugie imię. Mam troje dzieci, które jeżdżą sportowo-konno, żyję mhm. na dwa domy, mam kilkadziesiąt koni, do tego firmę i jeszcze parę innych projektów na głowie. Więc gdybym to wszystko miała pewnie tak co do sekundy zaplanowane, mhm. to połowa z tych rzeczy po prostu nie udałoby mi się jej zorganizować. Mhm. Nie ma co się cofać. Myślę, że e, takie spontaniczne historie czasami dają naprawdę też fajne efekty. Każdy jest inny i każdy mhm. inaczej przeżywa takie chwile. Dla jednych to jest takie wydarzenie, które chcieliby rzeczywiście przez rok dopracowywać, mm -hmm. a inni chcieliby przeżywać to właśnie na takiej fali takiego uniesienia i, i, i trochę spontaniczności. Ja taka jestem, że lubię tą spontaniczność, więc, więc ten ślub chyba był trochę taki, jak, jak chcieliśmy. I, I właśnie nasze życie tak wygląda, że, że Piotr gdzieś pędzi, ja w tym czasie jestem na zawodach, cały czas się strasznie dużo dzieje. I to ślub też taki był, jak my jesteśmy. I to chyba dobrze, był dopasowany właśnie do nas. Spersonalizowany. Spersonalizowany, <laughs> idealnie, uszyty na miarę. A y czy byliście razem w podróży poślubnej? To była bardzo krótka podróż poślubna, pojechaliśmy do Rzymu, Aha. było bardzo pięknie, romantycznie, to było dosłownie kilka dni, bo… Niestety życie czasami pisze nam trochę inne scenariusze i później jakieś dalsze wyjazdy były kilka miesięcy później, mm -hmm. ale, ale, ale romantyczna kolacja w Rzymie czasami też taka króciutka potrafi zrekompensować wiesz, wiele, wiele tygodni. Ale to była podróż tylko we dwoje, bez dzieci. Tak. Czyli idealnie. Dlatego była taka krótka, bo nie mogłam zostawić synka na dłużej, bo bym nie wytrzymała bez niego, taka jest prawda. A wcześniej go już zostawiałaś, czy to był pierwszy raz, kiedy pozwoliliście sobie na wyjazd? Pierwszy raz. Pierwszy raz? Pierwszy mhm. raz. Kostek zanim skończył rok zdążył chyba Siedem razy zmienić kontynent, bo gdziekolwiek jechał Piotr, to ja z kostkiem pod pachą za nim, więc dążyliśmy być i w Meksyku i wiesz, same podróże po Stanach mm -hmm. od Nowego Jorku po Las Vegas, Orlando, Miami, Floryda, to, to wszystko są bardzo e, długie, duże, podróże. długie podróże. Później wracałam stamtąd do Polski i, i tak dalej, więc e, najeździł się chłopak dużo, ale zawsze... Właśnie miałam go ze sobą, ponieważ e, karmiłam go ponad rok, to oh. miałam wszystko zawsze przygotowane i ze sobą, więc jakoś to tam dobrze funkcjonowało. Ale byłaś y bardzo do niego też przez to przywiązana, więc to oczywi rozstanie. Oczywiście, nie było, nie było łatwe, więc, yy, więc rzeczywiście Teraz mi to przypomniałaś, jak ja przeżywałam to, że on został, a ja pojechałam i jak ukrywałam przed Piotrkiem, mówię, Boże, to jest przecież nasza podróż pośród, ona no, musi być romantycznie, ja, ja nie mogę, mogę cały płacząc. czas mówić, Boże, Boże, gdzie jest moje dziecko? Więc to, tak, to były rzeczywiście niezłe emocje. E, Karolinko, tak zastanawiam się, czego mogłam Ci na, na koniec życzyć, czego Wam życzyć tak naprawdę, bo wydaje się, że macie taką idealną sytuację, trójkę wspaniałych, zdrowych dzieci, łączy was jedna pasja. Czego jeszcze wam trzeba, żeby to wszystko pozostało w takim stanie? Chyba trochę spokoju, mm -hmm. trochę wyciszenia, ale szczerze mówiąc rzeczywiście to jest takie mam poczucie, że to jest dobry moment w moim życiu, naszym życiu i choć ta pandemia wszystkim nam oczywiście poprzewracała nasze jakieś życiowe plany, to myślę, że, że dajemy radę. Mieliście trochę więcej czasu dla siebie niż zwykle? Myślę, że tak. Ale jeżeli wspominasz to z takim uśmiechem na twarzy, to znaczy, że to był dla was dobry czas. Dla wielu rodzin to faktycznie taki moment, że mogły trochę lepiej się nawet poznać yy, przez to, że były razem. Dla wielu rodzin to był trudny czas, bo okazywało się, że to poznanie nie jest aż tak sympatyczne, ale mam nadzieję, że, że, że dla Was ta dobra pasta będzie trwała dalej, dalej, dalej. Dziękuję <śm> bardzo, też sobie tego sama życzę. Dzięki Karolinko bardzo. Buduj swój biznes razem z nami.